Słowa Ewangelii według świętego Marka Nauczając w świątyni, Jezus zapytał Jak mogą twierdzić uczeni w piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi w Duchu Świętym Rzekł Pan do Pana mego Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod stopy Twoje. Sam Dawid nazywa Go Panem, skądże więc jest tylko Jego Synem? a wielki tłum chętnie go słuchał. Dziś Kościół podaje nam do refleksji bardzo krótki fragment Ewangelii Markowej. To raptem trzy wersety, ale przy tym jak ważne z apologetycznego punktu widzenia. Jezus odpowiada swoim adwersarzom na zarzut, że Mesjasz jest tylko człowiekiem, potomkiem króla Dawida. Argumentem przeciwnym takiemu twierdzeniu jest Słowo Boże, a dokładnie fragment psalmu 110, w którym król Dawid, swojego potomka, Mesjasza, nazywa swoim własnym Panem, czyli Bogiem. Jeśli nie uzna się w Jezusie Chrystusie prawdziwego Syna Bożego, zrodzonego przez Boga Ojca przed wszystkimi czasami, to wprost zaprzecza się Słowu Bożemu. Biblia na wielu miejscach potwierdza autentyczność mesjańskiego posłannictwa Jezusa z Nazaretu. Wszystkie proroctwa Starego Testamentu, a jest ich ponad 450, w 100% wypełniły się w tej jednej osobie, w osobie Jezusa Chrystusa. Bóg jest bardzo precyzyjny w swoich wypowiedziach, a Biblia nie jest skansenem nieużytecznych wypowiedzi, ale żywym słowem, które wypełnia się w życiu nie tylko Jezusa, ale i każdego z nas. Czy potrafię dostrzec, jak Słowo Boże działa w moim życiu? Jak to, co przed kilkoma tysiącami lat zostało zapisane na kartach Pisma Świętego, dzieje się dziś w moim życiu? Jeśli jeszcze tego nie potrafię dostrzec, to znak, że powinienem bardziej zaprzyjaźnić się z tą Księgą.